Ciekawa sprawa, czy lekarz medycyny pracy może żądać jakichś dodatkowych konsultacji, jakichś dodatkowych zaświadczeń lekarskich I mam tutaj przypadek pacjenta, który w 2000 przebył chorobę nowotworową yy, i w tymże samym 2000 roku zakończył leczenie, trwało to około jednego miesiąca, a po zakończonym leczeniu dostarczył do lekarza zakładowego zaświadczenie o zdolności jak pisze, przeszedłem badania, zostałem dopuszczony do pracy standardowo, jak przy każdej chorobie powyżej 30 dni. Ale mój lekarz zakładowy co roku na każde badanie okresowe żąda ode mnie zaświadczenia z onkologii, w którym jest napisane, czy są przeciwwskazania do pracy, czy chodzę na kontrolę, czy już zakończyłem kontrolę. Pytanie brzmi, czy jest jakaś podstawa prawna, przepis, że mam co roku na każde badanie okresowe przychodzić zaś przynosić zaświadczenie z onkologii. Skoro jestem po zakończeniu leczenia, ja już takie zaświadczenie dostarczyłem. Już od trzech lat jestem zdrowy i moja choroba to już historia. Od trzech lat jestem dopuszczony do pracy. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. I zaczynając od strony prawnej, no, pierwszy raz się spotykam, że troskliwy lekarz jest tutaj tym niedobrym Natomiast konkretny przepis brzmi, że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, może poszerzyć jego zakres, powtarzam jeszcze raz, może poszerzyć jego zakres o dodatkowe konsultacje specjalistyczne, badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania niż to określono w wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. No, nawiasem mówiąc wyleczenie choroby nowotworowej mówię wyleczenie, bo nigdy nie wiadomo, czy tam coś tam nie wróci, jest co najmniej po pięcioletnim okresie reemisji, prawda? Jeżeli przez 5 lat się tam nic złego nie dzieje, to można uważać, że choroba nowotworowa została wyleczona. Także lekarz miał tu rację, natomiast jeżeli Ty miałeś jakiś podobny przypadek napisz to w komentarzu do tego wideo być może lekarz żądał tych częstszych zaświadczeń z powodu innej choroby. No i podziel się to z innymi moimi widzami.